On w słupie ognia szedł na przodzie swojego ludu wychodzącego z Egiptu. Kiedy Jezus na górze przemienienia ukazał swoim uczniom swoje bóstwo, jego odzienie stało się białe, a skóra promieniowała blaskiem. Jeśli więc dziś Jezus mówi do nas, że jesteśmy światłością dla świata, to znaczy, że mamy świat opromieniać blaskiem Boga, a nie własnym. Żeby jednak tak się stało, trzeba najpierw pozwolić Bogu, aby rozpalił w nas swoje światło. Światło własnego bóstwa. To światło nie pochodzi z nas, z naszej mądrości, dobroci czy umiejętności. Ono pochodzi z Boga. To Bóg w nas sprawia wszelkie dobro. Intensywność tego światła jest zależna od naszej współpracy z Bogiem. Podobnie jak materiał, który się spala, może dawać dużo światła i ciepła, albo ledwo się tlić. Naszym zadaniem jest, po pierwsze, rozpalić w sobie coraz mocniej to Boże światło, a po wtóre, nie ukrywać Go przed światem, ale się Nim dzielić z innymi. Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, aby być odważnymi Jego świadkami przed światem. Wiary i miłości chrześcijańskiej, nie można spychać do zakrystii lub jakiegoś kącika w mieszkaniu, jakby tego dziś wielu chciało. Wiarą i miłością musimy dzielić się z innymi. Świat cierpi na deficyt Bożego Światła i tylko my możemy ten ogromny głód nasycić.